Ciekawostki o Wardenie w Minecraft 1. Warden nie dostaje obrażeń w lawie 2. Prawdziwym imieniem Wardena jest William 3. Jeżeli gracz przejdzie koło Wardena, a ten go nie usłyszy, gracz dostaje advancement